Wiecie, to, co różni Jezusa od innych przywódców religijnych, to to, że oni poumierali, a ich szczątki gdzieś tam są złożone w grobach. Ale jeden grup jest pusty. Jest to grup, do którego złożono Jezusa Chrystusa. On żyje, zmartwychwstał, i oddajmy mu wielkie brawa. On tutaj jest razem z nami. Ten Jezus Chrystus, o którym opowiadamy, to nie jest ktoś, kto jest zamknięty w niebie i nie ma czasu na życie, oglądanie życia kogoś takiego jak Ty czy ja. Może znajdujesz się w miejscu, w którym potrzebujesz pomocy. Może nawet już z nikim o tym nie rozmawiasz, bo wiesz, że i tak nikt nie jest w stanie Tobie pomóc. Mam dla Ciebie dobrą nowinę. Jest ktoś, kto może to uczynić. I On jest dziś, na tym festiwalu, razem z nami. Tak bardzo mu zależy na Twoim życiu, że za Twoje życie oddał swoje życie, idąc na krzyż. To jest Jezus Chrystus nie jest gotowy, tylko pytanie, czy Ty jesteś gotowy, czy jesteś gotowy dziś powiedzieć, Jezu, potrzebuję Ciebie.